Witam. Dzisiaj zamrożę część filmu. Film składa się z klatek filmowych. Podczas oglądania filmu, oko widzi ruch. Jeśli ja zamrożę część filmu, to będziemy widzieć fragment filmu w postaci obrazu statycznego. Jakbyśmy zrobili stop klatkę. Jeśli potrzebujemy na coś zwrócić uwagę, w pewnym momencie to możemy zamrozić fragment filmu. Kliknę play, Przesunę wskaźnik, bo będę chciał wybrać odpowiedni moment, aby pokazać statyczny obraz. Niech będzie to w tym miejscu na osi czasu, znajduje się ikonka staw czas. Możemy tutaj wstawić liczbę w milisekundach. Możemy też zostawić proponowaną wartość. Klikamy OK. Od tego momentu do tego film się zatrzyma. Możemy przedłużyć co klatkę przesuwając tą część Albo skrócić, jeśli chcemy. Ja zrobię tak. Piknę. Play. I tak to wygląda. To na razie. Cześć.